Drogi pamiętniku, wszystko, czego chciałam, to być w czymś dobra. A kiedy znalazłam wymiar demonów, myślałam, że mogę być wiedźmą. Ale zbyt nawaliłam. Naraziłam wszystkich na niebezpieczeństwo. Ale... Wiem, co mam teraz robić.